Czas nocą jest świetna. Wychodzicie z domu, zabieracie ze sobą kluczyki i ruszacie przed siebie. Tak po prostu, bez celu, żeby się przejechać. Kiedy ostatnio tak zrobiliście? Jest spokój, cisza, większość świateł wyłączona. Dojeżdżacie ze spokojem do skrzyżowania. Sprawdzacie, czy nikt nie nadjeżdża. Przejeżdżać Bez problemu. Każda nowa klasa S to technologiczny pokaz możliwości Mercedesa. Za tym idzie także design. Mercedes przyzwyczaił nas do pewnej kolei premier swoich samochodów. Po klasie S Mercedes prezentuje nam najnowszą klasę C. Nie inaczej było w tym przypadku. Nowa klasa C stylistycznie nawiązuje do Mercedesa klasy S i okej, okay, mi to nie przeszkadza nawet świetnie, ale nie jest to namiastka Mercedesa klasy S jest to pełnokrwisty Mercedes jest wygodny, dobrze wyposażony wykonany ze świetnych materiałów dający naprawdę dużo przyjemności z jazdy Marcinowi się poszczęściło, wygrał pierwszy odcinek i mógł sobie wybrać porę dnia, ponieważ no, wybrał, tak jak ja bym to zrobił zresztą, noc do swojej przejażdżki. Dzień niestety, przynajmniej w mieście, nie jest najlepszą porą na relaks podczas jazdy. Nieważne, czy lubimy prowadzić, czy nie, bardzo często jesteśmy zmuszeni do tego, żeby gdzieś jechać, gdzieś lecieć, zacząć sprawę, jechać do pracy, cokolwiek. Staram się za każdym razem czerpać mimo wszystko, chociaż trochę przyjemności z tej jazdy. Najgorzej jak się gdzieś śpieszymy, czy to do pracy, czy gdziekolwiek na jakieś mówione spotkanie, pośpiech jest najgorszy. Lepiej wyjść chwilę wcześniej i rzeczywiście móc w spokoju się przejechać, tak żeby chociaż trochę się delektować. No, Co jest najlepszą pomocą, aby jednak stanie w korkach mogło być przyjemne? Odpowiedni samochód. No, i uważam, że ten, który mamy tym razem do przetestowania, jest idealny do tego. Moja historia z Mercedesem nie jest zbyt bogata. Nigdy nie byłem wielkim fanem tych samochodów. One były dla mnie strasznie nudne, toporne, nie miały tego czegoś. I to drewno, najbardziej paskudne drewno ever, jakie tylko można było chyba wsadzić do samochodu. I to jeszcze takiej klasy. W tej chwili testujemy model C200 z pakietem wizualnym AMG i powiem, że zachwycił mnie ten samochód. Wreszcie ta stylistyka naprawdę przynajmniej do mnie przemawia. Ja wiem, że to jest taki miejski szpaner i spoko. Mi to nie przeszkadza. Jeśli chcemy kupić auto, które jest komfortowe, które jest pojemne, bo jest to normalny, pięcioosobowy samochód, cały sprzęt, który my potrzebujemy do nagrania, a jest tego trochę, mieści się w bagażniku w tym samochodzie. Więc to jest duży plus. Poprzednia wersja klasy C była dla mnie najlepszym samochodem ze średniej klasy premium. Mamy wersję akurat testową z pakietem AMG Jest to pakiet zewnętrzny AMG oraz wewnętrzny Czyli z zewnątrz dodatkowe ospoilerowanie AMG Felgi są 18-calowe, moje ulubione pięcioramienne, pięcioramienne AMG Jeden z moich ulubionych wzorów Przede wszystkim kierownica w wersji AMG jest taka, że chce się ją po prostu trzymać prawidłowo, czyli 15 po 9 Chciałbym Was uspokoić, ten Mercedes, pomimo pakietu AMG, dobra, jest sztywny, tak, ma niskoprofilowe opony, ale zawieszenie przyjemnie tłumi nierówności może nadać się na nasze polskie drogi. Jeśli mieszkamy w mieście, mamy nadmiar kasy, Chcemy się pokazać, lubimy przykuwać na wzrok, Rock, to myślę, że to jest bardzo dobre auto i pod tym względem na pewno jest lepsze od wstępnie mego faworyta Infinity, ponieważ w tym pakiecie NG to auto jest obłędne. Wizualnie po prostu rewelacja. Całość o szczegół w tym samochodzie powala i tak naprawdę mi przyciąga. Każdy detal, każda część tego samochodu jest wykonana naprawdę z wielką precyzją. Ten samochód akurat kosztuje 220 tysięcy, niecałe 220 tysięcy ta testowa wersja. Ale jeżeli kupicie podstawową wersję, tak naprawdę przyciski na konsoli się prawie nie zmieniają. Są wykonane w ten sam sposób. Same kratki nawiewów są trzy, wygląda to rewelacyjnie. Zaproszenie oczywiście stylistyczne z klasy S, ale powiem Wam, każda część tego samochodu, każde pokrętło jest naprawdę wykonane rewelacyjnie. Jedna rzecz mi urzekła: To jest pierdół, tak, ale stykacie się z tą częścią samochodu. Codziennie, z parę razy, kilka razy, może kilkanaście nawet, a latem może nawet i więcej, chociaż to zależy czy używacie klimy czy nie. Przełączniki od sterowania szyb. Poziom wykonania tych przycisków, skok oraz tak naprawdę miękkość, z jaką działają, jest naprawdę rewelacyjna. Samo wykończenie tego Mercedesa uważam, że jest świetne. Zmieniłbym tylko ten panel środkowy Piano Black. I nie dlatego, że niektórzy twierdzą, że on się rysuje lub skrzypi. Skrzypi, jak go będziemy naciskać, bo niestety co do takiej powierzchni wiem, że tutaj jest porysowana, ale to tylko dlatego, że to jest model testowy. Model testowy, no niestety ogólnie w przypadku samochodów, modele testowe mają to do siebie, że ludzie niestety o nie, nie dbają. I na pewno nie wstawiłbym tu żadnego drewna. Tu jest tyle miejsca na klucze, mamy zapalniczkę samochodową mamy miejsce na napój w moim przypadku energetyczny ludzie narzekają na to, że trzeszczy ten środkowy panel wykonany właśnie piano black spoko raz mi zatrzeszczał ale jest na to sposób dość sprytny i prosty żeby pozbyć się tego trzeszczenia teraz uważajcie Genialne, nie? I po czyszczeniu. Jest jeszcze opcjonalna deska rozdzielcza wykonana z drewna. Tak wiem, nie każdemu drewno pasuje. Niektórzy powiedzą, ha, kredens dziadka, kredens babci. Ale coś jest w tym drewnie. Oglądałem akurat test tego Mercedesa w wersji właśnie AMG z drewnianą deską rozdzielczą. I powiem Wam szczerze, jest nieziemska. To drewno nie jest na wysoki połysk. Ono jest matowe. Do tego ma kolor. Mm, trochę siwy, taki szary. Powiem Wam, że mi strasznie się podobało i ja na drewno nie narzekam, dla mnie dodaje uroku temu samochodowi. Tu Piano Black w wersji AMG no ma też swój urok. Jest to pierwszy od dawna Mercedes, który naprawdę strasznie mi się podoba. I przy cenie, no nie mówię już o podstawie, bo podstawę tam macie chyba około 130 tysięcy, z tym silnikiem to jest 150 tysięcy. No ten model konkretny z tym wyposażeniem, tak jak mówiłem, pakietem AMG wizualnym kosztuje 220 tysięcy. Tutaj osobiście, gdybym miał, miał wydać taką kasę na samochód, miałbym mimo wszystko dość spory dylemat, ponieważ Infiniti Q50 też kosztuje tyle i osobiście tam to ten samochód nie urzekł. System reflektorów ILS. Są to w pełni wykonane reflektory w technologii LED. Każda żarówka jest LEDowa, nie dosyć, że moc jest niesamowita, to doświetlanie z zakrętów oraz reakcja kierownicy razem z reflektorami jest natychmiastowa. Niesamowicie doświetlają całą drogę. Jedną z najciekawszych opcji, które znajdziecie w Mercedesie klasy C, jest system Command. Systemem Command Online można zarządzać na trzy sposoby: sterowanie głosem, Troszeczkę okrojone, ale jest, jest taka możliwość. Analogowe, czyli przez to pokrętło oraz przez ten wielodotykowy panel. Wykorzystuje gesty, a także rozpozna właśnie mój czy twój charakter pisma. Szczerze używam dwa tryby Agility Select, mamy ich oczywiście więcej do wyboru, bo mamy do wyboru tryb Eco, który dla mnie nie jest za dobry. Kolejny tryb, który mogę Wam w sumie polecić, to tryb Comfort, idealnie sprawia się w mieście, skrzynia nie szarpie, zmienia biegi niezauważalnie i tak jak na Mercedesa przystało. Następny tryb Agility Select to tryb Sport, no tu już czujemy prawdziwy potencjał, 84 koni mechanicznych. Nie wiem, czy znacie to uczucie, gdy zakładacie marynarkę i idealnie na Was pasuje. W tym samochodzie właśnie znalazłem to samo. Gdy wsiadłem do niego, poczułem się naprawdę idealnie. Był skrojony na... Na mnie. Na moją miarę. Jest tu silnik benzynowy. 184 konie. Ze spokojem wystarczy do miasta. Skóra jest świetna. Podgrzewane siedzenia. System multimedialny command online. Jest po prostu dla mnie idealny. Jego design zachwyca. Cały czas tak naprawdę. Każdy szczegół, każdy element i każdy detal. podejście do tego mercedesa jest bardzo ambiwalentne z jednej strony strasznie mi się podoba uważam, że jest wart swojej ceny w tym pakiecie AMG i to jak został wykonany to jak się prowadzi naprawdę pierwsza kierownica, która sprawia że chce trzymać ją prawidłowo i nie dlatego, że muszę że tak jestem nauczony, wyuczony czy cokolwiek ona tego chce I ja też tego chcę w tym momencie jeśli lubimy przyciągać spojrzenia, to jest idealne auto. Stylistycznie jest genialne. Agresywne, ale piękne. Jeśli planujecie zakup auta w kwocie 220 tysięcy, to jest obowiązkowa pozycja do rozważenia. Jeśli potrzebujecie rodzinne, komfortowe auto, proszę. 5 miejsc, duży bagażnik. Póki co i tak moim faworytem zostaje Infiniti Q50 w hybrydowej. Tak jak mówiłem. Pokochałem to auto, na razie ciężko mi będzie znaleźć coś w tej kwocie, co spodoba mi się bardziej.